Siema wszystkim, z tej strony Sauli. witam was w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj mam dla was kolejną mapkę, na której możecie widzieć bardzo dużej ilości expa, więc jeżeli wam się odcinek spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję dzwoneczkiem oraz łapkę w górę. Jeżeli już was załadowało na mapkę, to jedyne co musicie zrobić, to weźcie sobie najlepiej graplera, czy tam jakokolwiek inną rzuconą rzecz, żebyście mogli szybko transportować się no i po prostu schodzimy sobie tutaj na sam dół i pierwsze miejsce które sobie pójdziemy to tam w lewym dolnym rogu więc rzucamy sobie impulsy i najlepiej tam polećmy po prostu, żeby było jak najszybciej będą tam zombie, których uważajcie, że was nie zabiły, ponieważ dają dość duży damage. więc schodzimy sobie tutaj i wchodzimy szybko prawe dolne rogi, to jest sekretny przycisk, który sobie klikamy i ja już będę dostawał expa, ale nie będę go dostał zbyt dużo, ponieważ nagrywam dzisiaj już drugi film i po prostu nie dostanę tak dużo expa jak wy, więc wy po prostu spróbujcie u siebie i gwarantuję wam, że dostaniecie go dużo, dużo więcej. I to jest dopiero pierwszy przycisk, ponieważ na tej mapie znajduje się jeszcze drugi, tylko muszę poczekać, aż ten exp przestanie tutaj przychodzić. Chyba już przestał, więc możemy sobie polecieć do drugiego miejsca. I teraz byliśmy przed chwilą tam i musimy sobie teraz powiedzieć w to miejsce. I po prostu rzucamy sobie tak samo, przetransportujmy się tak samo szybko jak wcześniej. No jeżeli tu jesteśmy, to tak samo w tym roku będzie sekretny przycisk na Expo. Klikamy sobie go też, tak, czas tutaj przeteleportuje. Tutaj dostaniecie, od razu mówię, że mniej, ale też dostaniecie go dużo. Ja tutaj dostaję właśnie 11, 14 tysięcy, coś takiego. Wy możecie nawet dostać do 200 tysięcy z jednego przycisku, także polecam spróbować oba. No i to było na tyle dzisiejszego filmu. Pamiętajcie o subskrypcji z łapce, w, ławce, w jeżeli Wam pomogłem. Widzimy się w kolejnym glitchu. Siemano.